czy się do porządku Jestem Trzymać się Ja Yeah, yeah. Ja kogo chce i pragnie czego chce, wierzy w to co chce. Bez podziałów, niedzielność społeczeństwa. Bez podziałów, niedzielność społeczeństwa. Bez podziałów. Idziemy społeczeństwa bez podziałów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 Ty jesteś mym szczęściem Jak piękna tych gwiazd Za oknem na niebie W tę noc Świecą w twarz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 Życie masz tylko w snach, gdyż wciąż mamy na wszystko czas. Zapamiętaj z życia swego wspomnieć mat, by na końcu drogi swej zatrzymać czas. Wszystkie dni zamy negatywne myśli przeszłości Uda w twoim sercu najbiorętszy żal, życia życie najjaśniejszą z Nie skończy On pierwszy czy ja I tylko tyle nas łączy Jesteś taka jak ja Kiedyś tylko czekasz, kiedy się skończy On pierwszy czy ja Tylko tyle na włączy. I tylko mnie trzymaj nie wypuszczaj Z Tyle tutaj Dróg Tak łatwo obąd Trzymaj mnie. Mocno I opiekuj się mną Nie daj się wyślizgnąć Nie wypuszczaj z rąk na świat Jesteśmy trochę jak koty Każda piwnica i dach Wszystkie drzewa i płoty Jesteś taka jak ja Robimy miejsce na miłość Ty pierwsza czy ja Nie tylko tyle nas łączy. Tylko trzymaj Nie wypuszczaj z rąk Tyle tutaj dróg Tak łatwo obłąd Trzymaj mnie mocno I opiekuj się mną Nie daj się wyślizgnąć, nie wypuszczaj z rąk. Majmy mocno dobrą naszą relację, niech wytrwa w miłości i przyjaźni. Postaraj się o mnie ty, wtedy i ja, o ciebie się postaram, dodam twoją cegiełkę. Nasza wieś, a wtedy razem do końca świata zmierzasz będziemy do przodu, przeżywając razem wszystkie dobre i złe dni. Postaraj się o mnie, nakarmo mnie nadzieją. Nie chcę już rozczarowania. Czy zrób ten pierwszy krok, jeśli na mnie się zależy, niełatwo jest zaufać. Kiedy na okrągło wszystko się sypało. Przebierz I wtedy razem do końca świata zmierzać będziemy do przodu Przeżywając razem wszystkie dobre i złe o mnie i ty się o mnie ty.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 Cieć, że kochasz mnie, na pewno chcę Całować Cię, dotykać i móc powiedzieć Ci, że Kocham Cię, kocham To nie pierwszy raz, nie cały czas To nie pierwszy raz, tęsknię nie cały czas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 Just I'm so no wybrać, co w życiu pozmieniać Czasu wolnego, coraz bardziej brak. Chcielibyśmy być po prostu wolni jak tak. Życia melancholia, codziennie nas przytłacza, A ten do życia nadal przyspiesza Zawsze lubi przy tobie poleżeć Czy można z jakąś zaczętą czasów mi Więcej poświć tylko ty Pomagasz mi się podnieść Przy tobie zaczynam topnieć Nigdy potrafię tak wesprzeć Nie przestanie je mi nigdy zależeć Najgłębsze rany me Tylko ty Umiesz opatrzeć, że jesteś jak najlepszy lek co może mnie wyleczyć Czy da się ciebie bardziej polubić Z tobą mógłbym do gwiazd odlecieć Z tobą mógłbym do gwiazd odlecieć Wciąż myślę o tobie jak ja Uwielbiam tę myśl Pomaga przetrwać każdy nowy dzień Potrafi ukoić me zrania na serce Wciąż myślę o tobie jak ja Uwielbiam tę myśl, pomaga przetrwać każdy nowy dzień, potrafił ukoćmy zrania na serce wciąż. Myślę o Tobie, jak ja, tę myśl, pomaga przetrwać każdy nowy dzień. Potrafił, pochodźmy zrania na serce, wciąż Myślę o Tobie, jak ja Uwielbiam tę myśl, pomaga przetrwać każdy nowy dzień. Potrafi upojźmy znania na serce. Myślę o Tobie jak ja, uwielbiam tę myśl, pomaga przewrócić każdy nowy dzień, potrafi ukryć me serce lewaniem na serce. Myślę o Tobie jak ja, uwielbiam tę myśl, pomaga przewrócić każdy nowy dzień, potrafi ukryć me na serce. Coś siebie daje, nic nie dostaje Widocznie tak, już pozostanie Seria porażek w moim życiu Nieprzerwana od wielu lat Coś się daje, nic nie dostaje Widocznie tak, już pozostanie Co może się zmienić Sma i twa. Twa nie ma końca. W mych oczach piach, ból dorównuje mojej sile. Lecz kiedyś pośród krzewów wyrośnie wysokie drzewo, może masz rację. Poraże w moim życiu Nieprzerwana od wielu lat Coś siebie daje Nic nie dostaje Widać nie tak Już pozostanie Seria porażek W moim życiu Nieprzerwana od wielu lat Coś siebie daje Nic nie dostaje nie, Widać nie tak Ładne macie miasto, bardzo ładne. Czy już wiesz, że muzyka moim życiem jest? Szczęściem my, nagrywanie i koncerty Miłością moją są przychwie. Ten styl i muzyka z tych przepięknych lat W sercu mym gręczna, zawsze pierwszy mi chce tam było? Go nie czujesz Cię wysłucham. Możesz przeklinać. Użyj sobie. Możesz się szukać. Krzyczeć. Uspokoję cię. Pomogę. Doprowadzić się do porządku. Pomogę. Doprowadzić. Dobrać się do porządku Jestem, by trzymać cię za rękę. Jestem, by wspierać Ci codziennie Jestem, by mówić ci co czuję Jestem, być z Tobą czas zawsze będę po twojej stronie Zawsze mam cię Czep,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 Ręce, tu się ci Twoją ulubioną piosenkę Zanudźmy ją razem Tak jak mnie nauczyłaś Ty Tak jak mnie nauczyłaś Ty Tak jak mnie Jeszcze raz sobie powtórzę деньки устрой